jeszcze krótki, To wszystko jest tamtego Kościoła, czyli to jest już wszystko pierwsza połowa wieku XVII. zatem to już trochę poważniejszy wiek, jak tylko ten 1909. A, a czemu jeszcze tak, tak skończyć, może ten temat? Przemuchaty drugowie nie chcieli korzystać na przykład z innych kościołów w tej, katolickich na tym terenie. No bo ich nie było. Raz, że tereny słaby tutaj zanieszczały, a po drugie, jeżeli już świątynie były po protestanckim, ewangelickie, bo Wisła była i do dzisiaj większości tutaj są ewangelickie. Łącznie, już tego że z tutaj... Wiecie, jeżeli... Kiedyś na Mamy tutaj dwie Kiedyś w tym terenie wysły czarne się mogły Czy popiski malinki nie było żadnych Teraz ten kościół, proszę Państwa, ma...